Cześć, ekipa, zaczynamy. Jeżeli mnie słychać, to dajcie znać. To jak zwykle przećwiczę teraz nowy mikrofon. Potem ewentualnie zrobimy sesję pytaniową. Jeżeli mnie słychać, to daj znać tutaj na czacie, prawda? Tam gdzieś, tam gdzieś masz tego, tego czata. Napiszcie mnie słychać, czy nie. I poruszymy parę spraw, a mianowicie pierwszą sprawą będzie to, że, że się pochwalę moją elitarną grupą. Ludzie zdają, prawda, także nawet Rzeszów, który jest taki ciężki do przejścia. Ktoś parę, parę dni temu zdał szykuje się do następnego etapu. Natomiast przy okazji ci tu pokażę parę takich tematów no i ciekawych i nieciekawych. Jak już CBA szuka ludzi na targach pracy, to policja, że tak powiem, nie jest gorsza. Natomiast tutaj smutna sprawa, dziewięć osób z zarzutami w śledztwie dotyczącym śmierci 25-letniego obywatela Ukrainy. O ile się orientuję, nie tylko policjanci są w to zamieszani, trałowo, że tak powiem, i za cztery litery wzięli lekarza, który tam był i jakiś tam inny personel medyczny, i oczywiście również tych policjantów i niestety jakoś to kiepsko widzę, prawda? Yy, Jarosław Trzymczyk w Katowicach zabraniam tworzenia limitów mandatowych. No, chciałbym w to wierzyć, ale być może się tak stanie, że nie będziesz miał jakiegoś tam, nie będzie presji na ilość mandatów. Zobaczymy, co tam się na czacie dzieje. Także cześć Paula, cześć Paweł. sepefication, Słychać. Z jednego sobie musisz zdać sprawę, że w momencie zdania Multiego nie tylko liczy się. Sam multi, nie liczy się sama rozmowa. Liczy się też, niestety, jakieś podejście na PZP. I tutaj poproszono mnie o pomoc. Wprawdzie to jest gościu ze służby więziennej, prawda? Nie będę pokazywał co i gdzie. Natomiast po czymś takim ja mam w zasadzie Ręce zamknięte, prawda? Ręce mam związane, czyli tutaj jest jakiś tam wykaz chorób, ułomności wraz z kategoriami zdolności i z opisu konsultacji psychologicznej komisja wnioskuje, że kandydat nie spełnia wymogów psychologicznych do, do służby, obniżony poziom funkcjonowania intelektualnego oraz obniżona zdolność adaptacyjna, przy niskiej odporności na stres dają podstawy do stwierdzenia niezdolności kandydata do służby, akurat nie tu jest więzienna, w podanej klasyfikacji litera N oznacza jako niezdolny. I mm, może ciebie jako przyszłego policjanta to mniej obchodzi, bo w zasadzie wylatujesz już na etapie multiego, multi plusa, natomiast yy, musisz sobie też zdawać sprawę, że jeżeli ten multi słabo pójdzie, to nie jest tak, że oni jakieś tam, jakby to powiedzieć, yy, nie znają punktacji tego multi'ego, prawda. Nawet jeżeli ta punktacja jest jakaś w tej chwili trochę nieoficjalna, to przypuszczam, że istnieje jakaś komunikacja między psychologiem a psychiatrą, komunikacja między komisją a rozmową kwalifikacyjną, że no, możesz zostać niestety uwalony przez psychiatrę na komisji. I w przypadku tego dżentelmena powiem, pomimo, że został mi polecony przez kogoś, to już ze mną rozmowa się nie kleiła, prawda? Próbowałem z niego coś wyciągnąć, jakieś tam, że tak powiem, informacje. W końcu przesłał mi ten papier z komisji, prawda? Natomiast yy, yy, są rzeczy, których nie można odwrócić, prawda. Jak już ci raz piszą, że masz yy, obniżoną zdolność, obniżony zdolność, obniżony poziom funkcjonowania intelektualnego, no to oznacza to, że gościu po prostu był no, taki sprawny intelektualnie, inaczej, prawda obniżona zdolność adaptacyjna, niska odporność na stres, to jak już coś masz takiego napisane, to nie idzie tego za chińskiego luda odkręcić. Żeby skały srały, to nawet tutaj dzielny multiguru niewiele może niewiele może zrobić. Także po jakiejś korespondencji po prostu poradziłem gościowi, żeby sobie tam odwołanie jakoś tam robił swoją drogą. Jak mu tam pójdzie, przypuszczam, że dokładnie tak jak do tej pory mu wszystko szło, a mianowicie, że po prostu uwali i się na tym jego kariera skończy. Smutne, ale prawdziwe. Sprawa jest jeszcze o tyle ciekawa, że naprawdę do służby więziennej tam wymagania są dużo niższe niż do policji. Także jeżeli tutaj oglądam jakiś przyszły klawisz, to mogę cię pocieszyć, że nie będzie prawdopodobnie tak źle jak w przypadku tego kolegi, który chciał, mojej konsul E, ponieważ tutaj Paweł jutro multi w Kielcach ciekawe czy się uda, to zrobię ci małą niespodziankę, a mianowicie na pewno pojawi się takie zadanie jakim jest rozwiązanie e, konfliktu lub problemu. Będzie takich 10 przykładów różnych sytuacji ułożonych po pięć par i z każdej pary musisz wybrać to, co byś zrobił. Dam ci przykład z ośrodkiem dla narkomanów. prawda? Czyli najpierw opisują krótko sytuację. W okolicy ma powstać ośrodek dla uzależnionych. Ty uważasz, że powstawanie takich ośrodków to bardzo dobre rozwiązanie dla problemu uzależnień. No niestety osoby, które zamieszkują tam razem z tobą są przeciwko. No i słyszysz nagle dzwoneczek do drzwi i przychodzą sąsiedzi z petycją, abyś podpisał ją i przyłączył się do protestu mieszkańców. A ci mieszkańcy nie chcą tutaj żadnych Narkomanów, żadnych ćpunów w okolicy. I oczywiście, co zrobisz? I yy, aby ci ułatwić, yy, pogrupowałem to jednym kolorem, prawda? Czyli masz do wyboru w sumie dwie rzeczy, prawda? Czyli skupiasz się głównie na problemie i przedstawionych argumentach. Oczywiście, przez sąsiadów. Lub drugie, czy starasz się zrozumieć intencje, odczucia i emocje sąsiadów, prawda? No, staranie zrozumienia intencji, odczuć i emocji sąsiadów, to jest jakaś empatia, prawda? Czy jesteś empatyczny, czy jesteś mimo wszystko taki gość bardziej nastawiony naukowo do problemu? Nie ulegasz presji i naciskom mieszkańców? angażujesz się we wspólne rozwiązanie sprawy, czy zwracasz szczególną uwagę na zachowania i sposób bycia ludzi, czy zapoznajesz się szczegółowo z faktami, prawda? Czyli to trzecie jest w sumie podobne do pierwszego, prawda? Czyli jeżeli zwracasz szczególną uwagę na zachowania i sposób bycia ludzi, to poniekąd też jest to trochę związane z tą empatią. Zachowujesz rozwagę i prosisz o pozostawienie pisma do zastanowienia się, podejmujesz aktywną dyskusję nad zastrzeżeniami, czy dążysz do osiągnięcia do kompromisu i załagodzenia konfliktu, czy otwarcie i bezpośrednio wyrażasz swoją opinię i odmawiasz, prawda? Czyli otwarcie i bezpośrednio wyrażenie swojej opinii i odmowa no to jest taka poniekąd asertywność, ale tutaj jest druga cecha dążenie do kompromisu i załagodzenia konfliktu. Nie podam ci prawdziwych, poprawnych odpowiedzi, to musisz sobie jakoś tam wypracować sam, ale mam taką cichą nadzieję, że do czegoś ci się to jutro w tych Kielcach przyda. I zobaczymy, co tam dalej na czacie. Paula Lewandowska. Panie Darku, proszę szczerze powiedzieć, który etap rekrutacji jest najcięższy według pana? No dla kobiet jest najtrudniejszy test sprawności fizycznej. to Nie ulega to dla mnie najmniejszej wątpliwości. Piłka lekarska tutaj już niejedną białą głowę o cnotach niewieścich wykluczyła. No, przykre to jest o tyle, ponieważ kobiety z mojej elitarnej były dużo lepszymi studentkami, dużo lepiej w stanie były się przygotować do testów wiedzy, szybciej pojmowały multiplusa, zasadę multiplusa zadawały mniej głupich pytań, ale niestety. WF jest WF-em, różnie też bywa na komisji lekarskiej, ale to mówię, no jeżeli stan zdrowia ci nie dopisuje, to być może ta policja dla ciebie za bardzo nie jest, prawda? Po Y wie ktoś ile czeka się na TWO i TSF w Krakowie, już ponad miesiąc czekam i nic. No nie potrafię ci powiedzieć, jeżeli ktoś tutaj wie, to niech powie. Tutaj kolega Natural, prawda, Diamonds oczywiście. Ja miałem TVO i TSF, w środę czekałem 2,5 miesiąca, prawda, czyli z tego widać, że pod koniec roku policji tam się za bardzo z rekrutacją nie śpieszy. Grzegorz Dudkiewicz Kielce mi się udało. No to napisz parę zdań koledze, ty, ty, kto tam Cię w Kielcach przyjął, czy to była kobieta, czy mężczyzna, czy y, pytali coś tam ciekawego, czy nieciekawego. Y, Paula, czekała, Paula czekała trzy miesiące i Tyle, prawda? No tutaj Paula zdałaś Zdane na szczęście, no to jeżeli to w zasadzie najgorsze co miałaś za sobą to już przeszłaś, ten heavy lifting, prawda? W postaci WF-u ci spadł z ełba. napisz jeszcze ile miałaś punktów z testu wiedzy o policji i wtedy będziemy mogli coś prorokować. Jeżeli miałaś powyżej tam 32-33, to ci dobrze wróży. Street Sniper w Łodzi na rozmowie kwalifikacyjnej zero pytań z ustawy, głównie o cechach, o sobie, co sądzę o sytuacji na granicy, czy wiem i czy jakie zmiany w hymnie są planowane. No, powiem szczerze, że ja tylko wiem, że planowana jest zamiana kolejności zwrotek, ale żebyś mnie zabił, to po prostu nie wiem, jak ta druga zwrotka, która to jest druga, która trzecia, no i potrafię zaśpiewać tylko Pierwszą, prawda? Yy, motyw. Witam na dniach MAM PZP. Niestety miałem kiedyś dwie wizyty u psychiatry. Dostałem u niego zaświadczenie o zakończeniu choroby. Są jakieś szanse na, na przejście psychiatry. No, motyw zależy, na co się leczyłeś, prawda? Jeżeli to była jakaś tam depresja czy choroba wymagająca leków psychotropowych, to różnie może być, prawda? Jeżeli to jakaś schizofrenia czy. Choroba dwubiegunowa to w ogóle odpada, no, no tutaj na dwoje babka wróży. Yy, za mało mi tutaj informacji udzieliłeś, o co chodzi, prawda, natomiast no, na takim czacie to za bardzo nie jest zbytnio roztropne pisać o swoich chorobach. Mateusz, cześć Mateusz, Marek. Witam, zdałem rozmowę kwalifikacyjną, teraz mam pytanie Ile zrobię wszystkich lekarzy? No, no, Marek, napisz gdzie, prawda? bo na, yy, Wydaje mi się, że 2-3 dni to jest minimum. Arcik 9.7, rozmowa i wywiad za mną. Teraz komisja lekarska, obawiam się o wadę wzroku i trochę ciśnienia może podskoczyć, jak to zwykle bywa u lekarzy. No, jeżeli masz minus 4 i więcej, to może być może być problem, prawda? Paula, niestety nie tak dobrze poszło. 23 punkty. No, yy, o ile WF to jestem w stanie zrozumieć, prawda, te minuta 37, to 23 punkty z obecnego testu wiedzy o policji, gdzie pytania yy, są ogólnie dostępne, to wydaje mi się, że, że trochę słabo ten test wiedzy, prawda? Czyli ps psycholog często robi to, że bierze kartkę, prawda? Z twoimi poprzednimi osiągnięciami i jeżeli widzi, że dobrze zrobiłaś multiplusa, to jeszcze chce podeprzeć tą swoją opinię czymś tam, a tą swoją opinię czasami podpiera tym, że patrzy na twoje wyniki z testu wiedzy i WF-u. Także test wiedzy tutaj jest bardzo słaby, prawda? Wojtek, czy dodatkowe zadania na Multim coś oznaczają? Oznaczają dwie rzeczy. Jeżeli wyszedłeś słabo, psycholog ci może dać tak zwaną ostatnią szansę, koło ratunkowe, prawda? No nie da ci telefonu do przyjaciela jak w milionerach, natomiast yy, często jest tak, że wyszedłeś bardzo dobrze i innym testem chcę sprawdzić, czy w tym innym teście też wyszedłeś bardzo dobrze. Także zależy jak ci poszło, prawda? Jeżeli czuję, że ci poszło słabo, to było to koło ratunkowe. Kamil Kidow, czy jeżeli mam minus 2, minus 2,25, to nie mam się czego obawiać. No raczej nie masz się czego obawiać, ale to nie bada się tylko ostrości wzroku, bada się tam również wrażliwość na olśnienie, bada się tam widzenie stereoskopowe, także nie, nie jest to tak, jak ci się tylko wydaje, że tam dwa parametry podasz od jakiejś z recepty okularowej i już tam wszystko wszyscy wiedzą. Motyw. Chodziło mi głównie o natrętne myśli, które były trochę bardziej dokuczliwe i to tylko... No, motyw... Musiałbym zobaczyć to zaświadczenie od psychiatry, prawda? Co ci wystawił, jakie było leczenie i wtedy dopiero coś tam bym mógł wróżyć, prawda? Bo w tej chwili to jest takie wróżenie z fusów, prawda? Coś mi powiedziałeś, a sprawa z reguły nie jest aż tak jednoznaczna, jak można napisać w jednym zdaniu. Mateusz, czy brat osoby ubiegającej się do policji ma założoną niebieską kartę, może to skutkować według pana odpodnięciem tego kandydata z tego powodu? No kiedyś tak, teraz, teraz raczej jest to mało prawdopodobne. Mhm. Archie, minus 2,75 na obłoczach. W zeszłym tygodniu byłem okulisty i mam zaświadczenie. Okulista spojrzał na rozporządzenie i powiedział, że on by mnie przepuścił. No i dokładnie tutaj Archi dzięki za takie, że tak powiem, na swoim przykładzie wytłumaczenie, czyli jest logiczne, że minus 2,75 jest większą wadą wzroku od minus 2, czy minus 2,25. Ziomalek, dostałem się do policji dzięki tobie. Masz rady, jak zdać szkołę? Heh, dobre pytanie, Ziomalek. Dobre pytanie. No przy, przede wszystkim bym się uczył, pomimo tego, że jest na szkołach wojskowych, na szkołach mundurowych, na szkołach policyjnych ciężko. Jest sporo zajęć jakichś takich robisz wszystko, tylko nie zajmujesz się nauką, prawda? Czyli yy, nie myślałbym o tym, jak spierdolić na pierwszą przepustkę, tylko zostałbym w tych koszarach, troszeczkę się więcej pouczył, yy, troszkę więcej dyscypliny, trochę bym tam chciał zapunktować przełożonym, no i mam nadzieję, że będzie Dobrze, prawda? Mówię, ja no, teraz jak sobie przypominam, to jak mnie wzięli 2 sierpnia do służby to w zasadzie byłem tylko na krótkiej przepustce 26 września po przysiędze Dosłownie to było, nie wiem, tam dwa, trzy dni, może cztery. Potem wróciłem do koszar, i dopiero na 6 grudnia wyjechałem. Wyjechałem na taki jakiś, no, parę dni przepustki, prawda? Tak zwaną stałkę, przepustkę stałą. No i się uczyłem, uczyłem, uczyłem. Na złe mi to nie wyszło. Siła, siła. Witam, czy posiada pan info co do pracy w Policji lubelskiej, czy ciężko się będzie przenieść do Lublina? Znaczy, jako ten, jak jesteś młodym do trzech lat, to znaczy, za bardzo nie wiem, czy ty siła, siła, jesteś już policjantem i chcesz się przenieść do Policji lubelskiej z innej policji, czy chcesz rekrutację przenieść do tej, tego Lublina? No, to, to, by, to, to, to jest kluczowa informacja, którą bym musiał wiedzieć, żeby cokolwiek radzić, prawda? Street Sniper, wiadomo gdzie leci listopadowy rzut. No, jak ktoś wie to powiem. I teraz yy, dam ci tutaj parę takich pytań, yy, które się czasami pojawiają na testach dodatkowych. Pierwsze pytanie jest takie Chciałbym być bardziej atrakcyjny niż jestem, prawda? Czyli ja jestem atrakcyjny Multiguru, Ty jesteś atrakcyjny Kazimierz Ale czy chciałbyś być bardziej atrakcyjny niż jesteś w tej chwili? Drugie pytanie o Drugie pytanie, jestem przekonany, że ludzie są na ogół dobrzy. Trzecie pytanie, mam dużą w miarę, przepraszam, mam niedużą miarę w przyszłość, tylko mam dużą wiarę w przyszłość. Czwarte pytanie, Yy, wszystkie osoby, wszystkich ludzi, których spotykam od razu wydają mi się sympatyczni. Yy, pytanie kolejne. Yy, już jako dziecko i potem do chwili dzisiejszej byłem posłuszny i robiłem to, co yy, mnie proszono. Jestem przekonany, że większość ludzi myśli tylko o sobie i ostatnie mam pozytywny stosunek do samego siebie, prawda? Mam pozytywny stosunek do swojej osoby. To już odpowiedz w komentarzu, jeżeli oglądasz w powtórce, to też daj w komentarzu, jak myślisz, jakie jest znaczenie tych pytań, czy pisać o sobie bardziej pozytywnie, czy, czy czasami gdzieś tam wytonować. Także mam nadzieję, że udzielisz mi odpowiedzi prawidłowo. Natomiast jeżeli ktoś napisze w ciągu powiedzmy do 11 października włącznie, to skomentuje, prawda. Czyli jeżeli napiszesz, dzisiaj wieczorem, 10 października, to jeszcze jakiś swój komentarz mogę dać. Jutro niestety idę do pracy, już nie będę miał czasu, motyw. Jeszcze jedno, czy podpisuje się na PZP oświadczenie, że nie korzystało się z pomocy psychiatrycznej, czy nie? Przeczytałem na pewnym forum, że coś takiego jest. Tak, się podpisuje różne takie dokumenty. Każda komenda ma troszeczkę inne wzory. No ale próbują tam wyciągnąć z ciebie że tak powiem, wszelakie istotne informacje. Po Y, a tak z ciekawości, czy w służbie przygotowawczej jest szansa na zgodę przełożonego na dodatkową pracę? Czy na tym etapie nie ma opcji? Nie obrażając tutaj nikogo, wiesz. Ra znaczy, y jest to teoretycznie możliwe, w praktyce bardzo mało prawdopodobne. Słuchajcie kochani, patrzę tutaj pół godzinki, jeżeli ktoś chce jeszcze zadać mi jakieś pytanie, to zapraszam. Być może któryś z was chce sobie jeszcze ze mną tam parę minut pogadać, to przygotowałem tutaj telefon, ale to naprawdę masz 3-4 minuty na decyzję, jeżeli nie to po prostu kończymy, jest niedziela jeszcze tam parę, parę chwil wolnego, może coś tam obejrzeć sobie w telewizji. Natomiast jak zwykle zachęcam cię do przeglądnięcia policyjnych newsów, prawda? Ja to korzystam z tego z tak zwanych wiadomości Google, prawda? Czyli Policja jak w cyberpunku, czyli dron łapie kierowców. Już policja tam w gotowości na placu zamkowym. No niestety policjant i polityk to, to tutaj może sobie w TVN-ach obejrzeć, że niestety czasami wyżej dupy nie podskoczysz. Tutaj oczywiście miesięcznica smoleńska. I tak dalej, i tak dalej, prawda. Wydaje mi się, że coś więcej na temat policji warto wiedzieć, prawda. Tutaj protest przed komendą we Wrocławiu po śmierci Ukraińca, ale to było 12 września, czyli miesiąc temu. Tu Tutaj troszeczkę jakichś newsów z Policji Zachodniej. Nowe, nowe radiowozy w drogówce, policjanci, z nie, studenci z Niemiec zatrzymani z podejrzeniem posiadania na, narkotyków. Mówię... Yy, o, wrócę tu jeszcze do ptasiej grypy. Yy, dosłownie dwa zdania. Yy, ta ptasia grypa jeszcze wprawdzie już szczątkowo, ale trwa. Parę osób do mnie przyszło i niestety Ewidentne, yy, ewidentne objawy ptasiej i grypy miało, prawda? PW, jak wygląda szansa na przenoszenie z żandarmerii wojskowej do policji? Yy, PW, teoretycznie rzecz biorąc. Yy, Jesteś już po pewnym przeszkoleniu w żandarmerii i ta wiedza żandarmeryjna, nazwijmy to, policji, jest bardzo przydatna. Ja bym na twoim miejscu, na, na ich miejscu ciebie wziął, prawda? Michał, tak. Czy ktoś posiada jakieś informacje odnośnie rozmowy kwalifikacyjnej w Białym Stoku? Czekam półtora miesiąca od danego MS-u. Hmm. Półtora miesiąca to trochę dużo, trochę długo. Boję się tutaj, Michał, że... A nie, dobra. Pomyliło mi się. Od zdanego MS-u, czyli po prostu czekasz na, na rozmowę kwalifikacyjną. Kamil, to jak ci napisałem, z multi musisz poradzić sobie, zdać, nauczyć się najlepiej z testów pana No mówię... Naprawdę dużo multi, multiplusa wrzuciłem. Nie uczę jakoś tak pamięciowo, staram się, żebyś zrozumiał, o co w danym pytaniu chodzi, prawda? A w tym momencie, jak zrozumiesz to, co ja tam, tą fabuluję od czasu do czasu, to rozwiążesz każdy inny test policyjny, prawda? Yy... Kamil Kitkow. Rozmowa kwalifikacyjna, tak jak wspomniałem, jeśli nic w życiu nie odjebałeś, jeśli dzielnicowy wydał o tobie dobrą opinię, to rozmowa jest formalnością. Raczej. Tak, prawda. Patrzę tutaj. PW odszedłem z policji dwa lata temu. O wiele lepiej jest spełnić służbę w policji, a zarobki są już porównywalne do wojska. Patrzę tu PW. Aha, bo rozumiem. Ty, czy, czy rozumiem PW, że ty byłeś w policji, poszedłeś do Woja i chcesz wrócić do policji? Myślę, że jest w tej chwili taka opcja. To już jakby to powiedzieć, z niejednego pieca chleb, chleb jadłeś. Nie powinni ci robić większych problemów. Nawet nie wiem, czy się multiplusa zdaje. Chyba nie. Hmm. Archik, Damian. Gdybyś składał papiery do Olsztyna, to warto od razu podać adres zamieszkania na Olsztyn, bo komisja lekarska jest według województwa podanego w adresie zamieszkania. Czy ktoś ma jakieś informacje o szkółce w Szczytnie? No ja nie mam. Słuchajcie, kochani, na tym kończę. Miło mi się z wami gadało. Chętnych do rozmowy wprawdzie nie było, ale... Pogadamy sobie telefonicznie następnym razem, prawda? 35 minut to wystarczy jak na pogaduchę, że tak powiem, niedzielną.